Witam wszystkich serdecznie, odcinek typu Padłeś, powstanie reconnect Mamy TC1, co padło mi pierwsze TC2, co padło po pierwszym elemencie Mamy całą sztangę nowych, żeby mi nikt nie powiedział, że daje jakiś stary element, jak to się mówi, który jest zepsuty Będziemy nim badać TC1, co mi przyszło Troszkę się wstrzymywałem z tym, bo niestety za dużo rzeczy na raz Mam do zrobienia Ale lecimy z tym na tym od unboxingu do, do testu Już na pierwszy rzut oka jest rachunek Na pierwszy rzut oka już kolorystycznie jest coś innego Zobaczymy czy funkcjonalnie będzie coś innego Mam taką nadzieję, że będzie działać Bateria naładowana, działa. Spróbujemy jakiś randomowy obiekt, co nam dostarczyli. Czyli na przykład, co pierwsze wypadnie, wypadła dioda. Wkładamy diodę. Jest dioda i wie, że jest dioda, dobra. Do tego momentu wszystko jest ok, dobra. Bierzemy się od lewej do prawej, nie wiem, jestem praworęczny, więc zaczniemy od prawej. Mamy nową diodę, nówka, cewka z opakowania, co mi przyszło z TME i damy po prostu w port 1, 2, 3. Jako, że nie wiem, co to jest, to damy jako 1, 2, 3. I co mi pokaże? Unną albo damage. Ok. Damy tu. Dioda. Ok. Ale nie zauważyło, że to jest szotki. Spróbujmy z powrotem jeszcze raz. Damy tą diodę, czy już się usmażył, czy nie. Nie usmażył się. To już jest przynajmniej tyle sukcesu, ale ten mój pierwszy, jak mu dałem Szotkiego, dawał radę zmierzyć Szotkiego, a z tym umną damage. A damy tak. Dioda za dużo to nie daje jeszcze spróbujemy tu i i unknown. co ja mam wam powiedzieć no jestem zmieszany bo o to mi chodzi żeby umieć zmierzyć takie elementy może że spróbujemy jeszcze tak tak trochę inaczej no już mi się to nie podoba, bo to miało być krótkie. A już się zaczyna robić długi odcinek. A chciałem tylko zobaczyć, czy to wybuchnie od razu, czy nie wybuchnie to od razu. To już jest rozwalone od początku, ale gdzie się z tym poradzić. Damy sobie tu. To się też rozpadło. Damy tu. Dobrze, widzi, że jest Joda. Widzi, że jest Joda. Przynajmniej tyle. Ale z racji, że to nie mierzy tak, jak bym chciał, zrobimy od razu. O, ten przynajmniej ma klik. Otworzymy go i zobaczymy, co tam jest. Która to jest jakaś wersja, albo coś no, Szczerze myślałem, że będzie Coś pokroju Mojej jedynki, co miałem Bo Najbardziej mi na tym zależało, żeby właśnie takie elementy sobie badać Takie nie zawsze proste Jak to się mówi Dobra, odłączymy baterię I zobaczymy co to jest Porównanie to jest jedynka to jest ten i to jest też coś pośredniego widzicie tutaj był duży atmel tu jest już mały atmel więc stawiam na to, że to będzie pokroił coś tego i tak to wygląda I taka to jest prawda że to jest praktycznie to samo popatrzcie C5.13222 5, 25 C, 13, 22 to samo to jest to samo tylko, że w tym modelu, w tym w tym mi od razu tutaj jedna dioda wybuchła, gdzieś tu a tu jeszcze ta dioda jest cała widocznie nie ma wady ale nie robi tego co powinno więc do trzech razy sztuka jak to się mówi to jest to samo co to dosłownie to jest to samo co to to ma być T7 a to jest TC1 a to jest Jota J ta sama płyta więc nie dajcie się naciągnąć bo cena jest inna a bebechy są takie same więc Jestem rozczarowany, ale liczyłem się z tym, że będzie dupa. Więc nic. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem.